W tym odcinku rozpocznę nowy temat. Załóżmy, że mamy monopol, na przykład na pomarańcze. Mamy więc monopol na pomarańcze, a to jest krzywa popytu na te owoce. Jak zmaksymalizować zysk? Sprawdzimy przychód całkowity przy różnych ilościach, wyliczymy dla tych ilości przychód krańcowy, zestawimy to z krzywą kosztów krańcowych i zorientujemy się, ile powinniśmy produkować, aby zysk był optymalny. Zacznijmy od przychodu całkowitego. Wiadomo, gdy nic nie produkujemy, ilość zerowa, nic na sprzedaż, nie będzie przychodu. Przychód to cena razy ilość. Cena wynosi 6, lecz ilość to 0, więc przychód całkowity przy braku produkcji wyniesie 0. Produkując jedną jednostkę, tu zdefiniowałem ją jako 1000 funtów pomarańczy dziennie, produkując jedną jednostkę, uzyskamy przychód całkowity równy 1000 razy 5 dolarów za funt, czyli 5000 dolarów. Można go przedstawić jako taki prostokąt. Wysokość to cena, a szerokość jest ilością. Nanieśmy ten punkt. Jedna jednostka da nam 5000$. dolarów. Tutaj mamy tysiące dolarów, a tutaj tysiące funtów pomarańczy. Tysiące funtów. Żeby zgadzało się z tym, co jest tu. Idźmy dalej. W tym punkcie produkowaliśmy… 1000 funtów i dostawaliśmy 5000 dolarów. Produkując 2000 funtów, produkując 2000 funtów, cena wynosi 4 dolary. Za tyle możemy sprzedać 2000 funtów przy tej krzywej popytu. A nasz przychód całkowity to ten prostokąt. Cena razy ilość. 4 razy 2000 to 8000. Produkując 2000 funtów, uzyskam przychód całkowity w kwocie 8000 dolarów. Tu jest 7500, a 8000 jest mniej więcej tu. I dalej. Przy cenie wynoszącej 3 dolary za funt mogę sprzedać 3000 funtów pomarańczy, a mój przychód całkowity to ten prostokąt. 3 razy 3 to 9. Produkując 3000 funtów, uzyskam przychód całkowity równy 9000 dolarów. Mniej więcej tu. Idźmy dalej. Przy cenie pomarańczy wynoszącej 2 dolary za funt sprzedam 4000 funtów. Przychód całkowity to 2 razy 4, 8000 dolarów. Jeśli wyprodukuję 4000 funtów, to przychód całkowity wyniesie 8000 dolarów. Nanieśmy punkt, właśnie tak. I wreszcie przy cenie 1000 dolarów. Potrzebny mi nowy kolor. Przepraszam, przy cenie 1 dolara za funt. Mogę sprzedać 5 funtów. Przychód całkowity wyniesie 5 dolarów. Na tym samym poziomie, co ten. Produkując 5 tysięcy jednostek, uzyskam 5 dolarów przychodu. A jeśli cena wyniesie 0, popyt na darmowe pomarańcze to 6 funtów dziennie. Ale nic nie zarobię, rozdając pomarańcze za darmo. W tej sytuacji nie uzyskam przychodu. Krzywa przychodu całkowitego wygląda więc tak. Z lekcji matematyki pamiętacie zapewne odwróconą parabolę. Nasz przychód całkowity wygląda tak. Łatwiej mi rysować krzywę linią przerywaną. Przychód całkowity wygląda tak. Można udowodnić matematycznie, że to odwrócona parabola. Wzór na tę krzywą, na tę krzywą popytu to... Przecięcie z osią Y na 6, więc jeśli cena jest funkcją ilości, to cena równa się równa się 6 odjąć ilość. Zapiszmy to jako równanie funkcji liniowej, czyli w postaci AX plus B. Nic wam to nie mówi, obejrzyjcie odcinki o matematyce. Możemy napisać, że P równa się minus Q dodać 6. Oczywiście to jest to samo. Punkt przecięcia z osią Y na sześciu i współczynnik kierunkowy minus 1, bo jeśli zwiększymy ilość o 1, to cena spadnie o 1. I na odwrót, jeśli zmniejszymy cenę o 1, to zwiększymy ilość o 1. Dlatego nachylenie wynosi minus 1. Mamy cenę jako funkcję ilości. A przychód całkowity? Przychód całkowity to cena razy ilość. Możemy zapisać cenę jako funkcję ilości. Zrobiliśmy to już tutaj. Możemy to więc zapisać, albo nawet w ten sposób. Możemy zapisać prawą stronę jako, to się równa minus q dodać 6 razy ilość. Razy ilość. I to jest przychód całkowity. Mnożąc to, uzyskamy przychód całkowity równa się... Minus q razy q, czyli minus q do kwadratu, dodać 6q. Może poznajecie. To równanie kwadratowe. A skoro przed składnikiem podnoszonym do kwadratu jest minus, przed q kwadrat, to parabola jest odwrócona. Wszystko się zgadza. Na tym zakończę ten odcinek, bo staram się, by odcinki nie były zbyt długie. Następnym razem zastanowimy się nad przychodem krańcowym dla każdej z tych ilości. Dla przypomnienia, przychód krańcowy to zmiana przychodu całkowitego, zmiana przychodu całkowitego podzielona przez zmianę ilości. Albo inaczej, przychód krańcowy z każdej z tych ilości to nachylenie stycznej w tym punkcie. Obliczanie nachylenia stycznych to wyższa matematyka, ale wynik przybliżony da się uzyskać prościej. Jeśli chcemy znać przychód krańcowy ze sprzedaży, dajmy na to tysiąca funtów pomarańczy, to pytamy o ile wzrośnie przychód całkowity, jeśli sprzedamy odrobinę więcej, o jedną milionową funta więcej? W ten sposób można oszacować nachylenie stycznej w dowolnym punkcie. Nawet je widać, bo zmiana... Zmiana przychodu całkowitego jest… Jest taka. To zmiana przychodu całkowitego. A zmiana ilości jest taka. Wyznaczam współczynnik kierunkowy w tym punkcie, czyli nachylenie stycznej. Ciąg dalszy w następnym odcinku.